Płynny spodek w Katowicach Zwróćam sobie teraz w centrum Katowic no, W sumie o, jestem jeszcze w centrum, ale jadę już w drogę drogą powrotną do domu Jest godzina 12.17 I jakieś 150 km jeszcze do zrobienia Zanim dojadę do domu